Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy i subskrybentów na Wróżbach Live z kart Lenormanda i Tarota. Yy, niestety się opóźniło dzisiaj troszeczkę, za co was najmocniej przepraszam kochani. Ale niestety zagubiłam się w mieście. W tej atmosferze świątecznej, na tym rynku świątecznym, po prostu się zagubiłam, zapomniałam o czasie. Więc e, zap, przepraszam Was serdecznie i zapraszam oczywiście teraz, wieczorem, w ten adwentowy czas, na zadawanie wróżb. Na zadawanie pytań do kart Tarota i Lenormanda. Przypominam, kochani, o zasadach. Kupujecie znaczki, tylko osoby ze znaczkiem będą tutaj obsłużone. Zapraszam do kupowania znaczków. Znaczki są o różnych cenach. W zależności od ceny znaczka dostaniecie taką wróżbę, mała, z trzech kart, średnia, z sześciu kart i duża dziewięć kart. Witam, Bibiaczku. Witam, Magdaleno. Witam, Justynko. Małe wróżby do dziesięciu złotych, włącznie. Z trzech kart to tylko odpowiedź tak czy nie. Na przykład, czy on mnie zdradza, tak lub nie. Wróżba do, od, od, znaczek do dwudziestu złotych, włącznie, to wróżba średnia. Z sześciu kart wtedy widzę już więcej, oczywiście. Mogę powiedzieć to, co widzę, ponieważ już jest to krótka historyjka. No i powyżej 20 zł znaczek to wróżba duża z dziewięciu kart, gdzie widzę już historię. I to, co widzę, to oczywiście, kochani, przekażę i powiem, tak? Bez yy, migawek, czyli powiem to, co widzę w kartach, a nie będę nic oczywiście naciągać, tak? Ponieważ karty pokazują tak, jak pokazują, nieraz oczywiście pokazują to, czego nie chcecie słyszeć. Ale ja muszę powiedzieć, jestem zobowiązana powiedzieć, co widzę. Także zapraszam, moi kochani. Dobrze, zaczynamy, Bibiaczku. Mam nadzieję, że macie spokojny, adwentowy czas i jesteście zdrowi. Mam nadzieję, że będziecie mieli piękne święta. Widziałam, że w Polsce bardzo dużo śniegu spadło. U nas, to tutaj, gdzie ja mieszkam, na obczyźnie nie ma śniegu, ale jest bardzo zimno. Minus 5 stopni dzisiaj, bardzo zimno. Wróciłam w tej chwili właśnie z miasta, cała, cała skostniała wręcz. Dlatego musiałam zrobić jeszcze gorącą herbatkę. No i jestem tutaj do waszej, kochani, mojej dyspozycji. Teraz wieczorami jest pięknie, z ciepłym winkiem, z gorącą herbatką. Kupiłam dzisiaj, słuchajcie, na obczyźnie polskiego makowca. I sobie dzisiaj zjem makowca z grzanym winem. Poszłam specjalnie po makowca i zginęłam. Dobrze, moi kochani, widzę, że już są pierwsze znaczki, więc Bibiaczku, podaj mi kochana. Podaj mi wszystko i zaczynamy. Sławek wróci do Magdy. Mhm. Aha, mała tarot, dobrze? Czy sami ma inną kobietę niż Justyna? Ok. Czy sami ma inną kobietę? Oprócz Justyny, tak? Oprócz Justyny. Ok, Justyna i Sami. Witam ci, Justynko. Witam, kochana. Dobrze, już mała tarot. Ok. Czy sami ma inną kobietę niż Justyna? Powiedzcie, kochane karty Tarota, czy sami ma inną kobietę niż Justyna? Powiedzcie, kochane karty, czy sami ma inną kobietę niż Justyna? Powiedzcie mi, kochane karty, czy sami ma inną kobietę niż Justyna? Raz. Dwa. Trzy. Nie. Trzyma na starym. Trzyma na starym. Tutaj wyszła, wyszedł świat do góry nogami, czyli nie ma nowej jakiejś fazy tutaj w jego życiu. Chce owszem on coś nowego zacząć. Chce ale jest tutaj z zasadami widzę go jako cesarza być może jest pod znaku barana ale jeśli nie to być może ma dyscyplinę zasady i trzyma tutaj na starym widzę trzyma na starym na starych historiach być może ex, tak? Czy, czy, czy nie wiem byłej partnerce nie widzę innej kobiety Nein. nie widzę czyli jest Odpowiedź nie. Następny znaczek, proszę. Bibiaczku. Ok, Bibiaczku, proszę o następne pytanie. Ok, średnia Lenormand. Czy Sławek wróci do Magdy? Wróci do Magdy. Średnia Lenormand. Ok, średnia Lenormand średnia lenormand czy sławek wróci do magdy powiedzcie kochane karty lenormanda czy sławek wróci do magdy powiedzcie kochane karty lenormanda czy sławek wróci do magdy czy sławek wróci do magdy czy sławek wróci do magdy czy sławek wróci do magdy Czy Sławek wróci do Magdy? Czy Sławek wróci do Magdy? Aha, to jest średnia, dobrze. Tutaj ma blokady. On chciałby, chciałby coś y, pozytywnego, by się rozwinęło, żeby było stabilnie między wami znowu stabilność, ale on ma blokady. On ma jeszcze bardzo, z jest w izolacji, w separacji, blokady, ale chce wrócić, tak, jest powrót. Jest powrót, widzę wracacza, ale on się boi przed stabilnością jakąś z Tobą. Czyli chciałby, żeby się między Wami dobrze rozwiązało, roz, rozwinęło, chciałby pozytywności z Tobą, ale jest zablokowany. Widać, że Ty jest totalnie obciążony, zablokowany. O, ty nawet dwie mi się przyczepiły. Ma jakieś tajemnice, niewyjaśnione sprawy. Tutaj e, jest zablokowany, jeśli chodzi o jakąś stabilność, stabilny związek może. Ma jakieś sekrety, niewyjaśnione sprawy. Jest w izolacji, w separacji. E, ma jakieś problemy może z, z, ze stabilnością, z, ze swoim, nie wiem, z egzystencją czy ze związkiem stabilnym chciałby tylko może tak o pojawiam się i znikam dorywczo i tutaj jest już jakiś zdenerwowany bo chciałby wrócić chciałby wrócić ale jest po prostu to niemożliwe bo jest strasznie zablokowany ale powracacz jest powracacz jest tak jakby musiałby jeszcze być trochę silniejszy nie ma może siły żeby wrócić albo jeszcze musi dużo spraw wyjaśnić Dużo jest jeszcze nieklarownych spraw między Wami, widzę. Dziękuję. Następny znaczek, proszę, Bibi. Proszę, Bibi, następne pytanie, jeśli mamy znaczek. Dzisiaj musimy troszeczkę tempo dodać, żebym cały czas płynnie. Duża, Lenormand, OK. Czy Lidia? Witamy Lidio, kochana. Witam serdecznie. Czy Lidia? No właśnie, Lidia mi dzisiaj przypomniała o czacie, bo inaczej po prostu bym w ogóle nie spojrzała na zegarek, kochani. Tyle ludzi na tym, na tym, na tym takim targu świątecznym. I dopiero zauważyłam, że mi telefon coś tam brzęknął i spojrzałam na zegarek. Czy Lidia ma wysłać Grześkowi życzenia świąteczne na święta no świąteczne na święta, wiadome, czyli na Boże Narodzenie, ok czy Lidia ma wysłać Grześkowi Grześkowi yy, życzenia świąteczne świąteczne na to Boże Narodzenie, ok na to Boże Narodzenie dobra czy Lidia i to Lenormand, tak, dobra Bierzemy Lenormand, Lidio. Powiedzcie, kochane karty, powiedzcie, kochane karty, czy Lidia ma wysłać Grześkowi życzenia świąteczne na, to, na te święta Bożego Narodzenia? Czy Lidia ma wysłać Grześkowi życzenia świąteczne na to Boże Narodzenie? Czy Lidia ma wysłać Grześkowi życzenia świąteczne na te święta Bożego Narodzenia? Proszę, pokażcie karty. Pokażcie karty, kochane. Czy Lidia ma wysłać życzenia Grześkowi? Czy Lidia ma wysłać życzenia Grześkowi na te święta Bożego Narodzenia? Czy Lidia ma wysłać życzenia... Czy Lidia ma wysłać życzenia Grześkowi? Czy Lidia ma wysłać życzenia Grześkowi? Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, powiedzcie, kochane karty. ojej, jaka nerwowa Lidia. Zobacz, kochana. Tak, masz wysłać wiadomość. Coś umarło między wami. Wysypały mi się takie karty. Coś umarło między wami. Ale on jest tutaj wierny, lojalny, jesteście przyjaciółmi, macie jakąś bazę przyjaźni. Ym, tutaj y, umarł, ale może się odrodzić, tak? Ponieważ każda śmierć mówi o nowych narodzinach. Coś, ktoś umiera, ktoś się rodzi, tak? Tutaj może dojść nawet do spotkania między wami, ponieważ ty tego pragniesz. Pragniesz stabilności znowu. Ym, jest szansa, by otworzył się on, jak mu, ym, pani napisze, pani Lidio. Jest szansa, że Ty się otworzysz i on się otworzy, ponieważ teraz jest, widzę, on zablokowany. Jest tutaj powrót, czyli jak Ty mu napiszesz, to może być szansa powrotu, ale to będzie się odbywać bardzo powoli, widzę, bardzo powoli, ponieważ dużo jest jeszcze niewyjaśnionych, nieklarownych, smętnych spraw między Wami, problemów jakichś niewyjaśnionych. Ale jest tutaj nowy początek w kartach, jest powrót i jest powolny rozwój tutaj na pozytyw, wyleczenie starych spraw, wyleczenie starych ran. I jest najwyższy czas, byście się pogodzili, bo jest karta harmonii, balansu, przyjaźni. Jest karta y, pięknej atmosfery, rodziny, ale jest także karta intymności, którą y, być może macie silną, przyciąganie i tak dalej i tutaj Wam tego brakuje. Jest jej y, Twoja nerwowość pokazana, zresztą mówiłam, ponieważ wypadły mi wszystkie karty. Y, najwyższy czas byście się pogodzili i wyjaśnili wszystkie te właśnie smętne y, problemy, niejasności, nieklarowności, które ciążą na Waszym związku, które ciążą tutaj na y, y, rozwoju dobrym u Was. No i tutaj jest w dosłownym tego słowa znaczeniu, ta karta mówi w dosłownym tego słowa znaczeniu odpowiedź na Twoje pytanie. Tak, masz wysłać wiadomość, tylko masz to mądrze napisać w mądrym czasie, na przykład jeden dzień przed świętami, czy po prostu mądrze jakoś to zrobić. Y, mądrze napisać krótko, oczywiście żadnych y, poematów, nie pisać żadnych monologów. Tylko, tylko po prostu jakieś życzenia, może jakieś zapytanie, co u Ciebie? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Co u Ciebie? Napisz czy odezwij się. Um, oczywiście najpierw życzenia wszystkiego. Życzę Ci pięknych, spokojnych, zdrowych świąt, Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze. Napisz, co u Ciebie? Lidia. Nic więcej się nie rozwodzić, żadnych y, swoich uczuć, emocji tam nie, nie pisać. No i tutaj masz wysłanie wiadomości, w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ ta karta oznacza wiadomości. Więc tak, odpowiedź jest tak, ale niestety macie bardzo dużo do wyjaśnienia między sobą, ponieważ tutaj ta karta jest negatywna, tak? Dużo chmur, czyli dużo y, negatywnych też myśli, dużo problemów, ale przejdą te problemy, bo nadchodzi słońce w tej karcie również. Ale niemniej jednak do wyjaśnienia jest dużo. Ale oczywiście nie od razu, nie od razu, tylko powoli, spokojnie, delikatnie i nic teraz nie pisać, żadnych ładunków emocjonalnych, bo facet od razu się wystraszy. Dziękuję Lidio. Proszę następny znaczek, następne pytanie. Duża, Lenormand? Czy Lidia ma wysłać Grześkowi życzenia? Aha, to już mieliśmy, dobrze. Czy Paul, duża, Lenormand, czy Paul odezwie się? Tak, pozdrawiam Cię, kochana Lidio, i dziękuję, że mi dzisiaj przypomniałaś o czasie. Ponieważ byłam zupełnie w czasie po prostu zagubiona dzisiaj w mieście. Bo bardzo dużo ludzi, no i dużo tych wszystkich jakichś tam... Y, jakichś y, pięknych oczywiście y, rzeczy do kupienia, które błyszczą i wołają kup mnie, kup mnie. Dobrze, y, y, poczekaj Bibuś, bo jedną, jeden widzę tutaj opuściłam, y, to chyba ja przegapiłam o Barbarze, Barbara. Przypomnij mi, kochana, ten znaczek. Czy Paul odezwie się do Barbary? Właśnie. Czy Paul odezwie się do Barbary? Bardzo ładne imię, Paul. Też miałam Basiu. Dzień dobry, Basiu. Dobry wieczór. Witam cię, kochana Basiu. Oczywiście zapraszam Was, babeczki, Magdo, Justynko, Lidio, Barbaro na wróżby indywidualne. Wtedy są to wróżby oczywiście dokładniejsze, z, z zdjęciami, z dotami urodzenia. Też miałam swojego ex, który nazywał się Paul. Bardzo lubiłam to imię, kochana Basiu. Bardzo mi się podoba to imię Paul. Albo Filip mi się też podoba, ale Paul bardzo mi się podoba. Czy Paul odezwie się do Barbary? Duża Lenormand, ok. Popatrzmy, czy się odezwie Paulik. Czy Paul odezwie się do Basi? Powiedzcie, kochane karty, czy Paul odezwie się do Basi? O, lala, la, tutaj macie jakieś kłótnie chyba, sprzeczki, kłótnie, problemy, frustracje, które trzeba wysprzątać i e, zmieścić z drogi. No, wypadła mi ta karta jak trza, tutaj jakieś frustracje, może też twoje frustracje, nerwowość, ale być może była kłótnia, sprzeczka, nie wiem, wymiana zdań, e, czy Paul odezwie się do Barbary? Powiedzcie, kochane karty. Czy Paul odezwie się do Barbary? Powiedzcie, pokażcie, kochane karty. Czy Paul odezwie się do Barbary? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie mi, kochane karty. Pokażcie nam, kochane karty. Pokażcie nam, kochane karty. Czy Paul odezwie się do Barbary? Czy Paul odezwie się do Barbary? Pokażcie, kochane karty, pokażcie nam, czy Paul odezwie się do Barbary. No święta byłyby na pewno pięknym czasem, by się odezwał, prawda? No, jakieś macie niewyjaśnione problemy, to samo co w poprzednim, ale odezwie się, kochana. Odezwie się, kochana, tylko te dwie karty są negatywne. Problemy, niewyjaśnione sprawy, frustracje, kłótnie, pełno problemów, które się tutaj y, nagmatwało, się po prostu negatywne myśli. On ma negatywne myśli. No, i tu jest dużo spraw między Wami do wyjaśnienia. Czyli to słońce musi nadejść, te, te sprawy nieklarowne muszą się znowu rozjaśnić, wyjaśnić, ponieważ dużo się nakłębiło u Was nie, niejasnych tutaj problemików. Ale będzie chciał być może nawet spotkania randki, będzie chciał porozmawiać. Otworzy się, kochana, znowu na Ciebie, otworzy się jakaś szansa, jakieś nowe tutaj możliwości. Nowy początek, wyleczenie starych spraw, wyjaśnienie. Oj, przepraszam, wyjaśnienie starych problemów, jak widzisz gwiazda, czyli nadzieja, na wyjaśnienie wszystkich problemów, na pozytywność. No i tutaj mm, szansa na stabilność, na wyjaśnienie tych wszystkich nagmatwanych jakichś tej problemów. No i wraca. On wraca, on powraca. Mamy kartę wracacza. Wraca silny, by wyjaśnić może te problemy. Oczywiście uważaj. Jeśli on napisze życzenia na święta, jest teraz piękna okazja, żeby napisać, tak? Więc jeśli napisze, czy na święta, czy na Nowy Rok, to oczywiście nie ładuj od razu całego tutaj ładunku tych Waszych problemów, nie wiem, jakichś kłótni, sprzeczek, frustracji. Nie ładuj od razu na faceta głowę tych wszystkich jakichś błot, tak? Brudów z przeszłości, tylko najpierw wysłuchaj, idź na spotkanie, mamy kartę spotkania w miejscu publicznym, nie w domu zaznaczam, nie ma tutaj domu tylko jest miejsce publiczne, wyjdź na spacer, do parku, do kawiarni, do restauracji wyjdź po prostu, bo tu jest karta żeby się spotkać na zewnątrz gdzieś, tak, nie w domu od razu bo nie myśl kochana Basiu że jak zaprosisz go do domu i będzie seks to on wróci, absolutnie, to nie jest w ogóle ten trik, absolutnie na facetów to tak nie działa, on po prostu wykorzysta i poleci, o znowu tylko tutaj się spotkaj gdzieś w neutralnym miejscu i wysłuchaj bardzo e, obiektywnie, łagodnie. Co ma ci on do wyjaśnienia, powiedzenia, co chce, czy za, czy za tobą tęskni, czy tęsknił, co myśli. I idźcie sobie na spacer i powiedz, dobrze, zastanowisz się nad tym, tak? Idźcie sobie do kawiarni, czy tam gdzieś, bo jest zimno, ale nie do domu na seks, tylko jakieś randka. Randka, by po prostu go wysłuchać, by on się wygadał, by porozmawiać. I będzie pozytywność. Będzie pozytywność. Odezwie się, mam nadzieję. Tak, bo widzę. Widzę to, że się odezwie. Oczywiście nie mogę Ci powiedzieć kiedy, ponieważ moja wróżba jest do trzech miesięcy. Czyli na kwartał. Do trzech miesięcy od dzisiaj to jest do marca, tak? Czyli to nie jest to, że Ty za tydzień dostaniesz wiadomość, bo może to trwać tydzień, może to trwać miesiąc, może zacząć dwa miesiące lub trzy. Ale ja widzę, że się odezwie. Znaczy, oczywiście ja nie mówię, żebyś Ty się odezwała, bo to nie jest to pytanie, tylko on ma się odezwać. Dobrze, dziękuję. Następna, proszę. Pani ze znaczkiem. Niech się zadziewa, tak Basiu, niech się dzieje, kochana Basiu zapraszam na wróżby indywidualne jeśli macie jakieś inne, prywatne osobiste pytania czy dylematy, prawda? czy warto znów ratować związek Justyny i dobra no ciekawe dzisiaj pytania macie kobiety kobiety kochane, chciałam powiedzieć, wyszły mi kobiety no dobrze kochane, chciałam powiedzieć ciekawe macie pytanie, pytania dzisiaj kochane czy warto ratować związek Justyny i czy warto ratować związek Justyny i samiego? Okay. Samiego. No tak, dobre pytanie. Czy warto w ogóle się w to bawić znowu, kotka i myszkę? Masz rację, kochana. Zobaczymy, zobaczymy. Duża Lenormand, OK. Słuchajcie, jeśli chcecie wróżby indywidualne jeszcze, niezależnie czy jedno pytanie, czy tylko lustro, czy trzy pytania, czy pięć pytań, czy prognozy związku, to ja wróżę jeszcze tylko do 22 grudnia. I później są święta, no i jest mój urlop, czyli ferie zimowe, świąteczne. To wyjeżdżam i nie biorę ze sobą karty, więc do 22 tylko wróżę osobiście. Natomiast moje filmiki na moim kanale będą ciągle, niezależnie czy są święta czy nie, codziennie będą filmiki. Także zapraszam Was na filmiki na mój kanał Tak czy Tak. No ale jeśli macie jakieś inne potrzeby na koniec roku, na początek roku bo przecież jest przełom, tak? Teraz ważny. To zgłaszajcie się szybciutko na maila, no szczególnie w weekend ten. Mam jeszcze czas, bo później oczywiście w tygodniu już jest inaczej, jest praca. Pakuję się, święta i wylatuję znowu, więc zapraszam na wróżby indywidualne jeszcze w ten weekend. Dobrze. Czy warto ratować związek Justyny i Samiego? Powiedzcie nam, kochane karty. Czy warto ratować związek Justyny i Samiego? Powiedzcie, pokażcie nam, kochane karty. Czy warto, czy warto ratować związek Justyny i Samiego? Pokażcie nam, kochane karty. Czy warto, czy warto ratować jeszcze raz związek Justyny i Samiego? Pokażcie mi, kochane karty. Czy warto, czy warto ratować? No mamy blokady kochana. Mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo blokad. Jest to obciążenie totalne. Obciążenie totalne tym związkiem, tą relacją, tymi problemami. Chciałabyś zgody widzę, chciałabyś by się coś wyjaśniło. Szczególnie te labirynty, te problemy, które tutaj macie w nieskończoności. Są to przecież ogromne labirynty, z, nie, z, której, z których nie widzicie wyjścia. Nie wiem, czy jest jakiś trójkąt, czy czworokąt, ale gonicie się za swoim dookoła swojego ogonka, jak to się mówi, i nie możecie znaleźć rozwiązania na te problemy, komplikacje. Ciężki związek, dużo blokad, dużo niewypowiedzianych spraw obciąża Was. Pytanie jest, czy warto ratować związek Justyny i sam jego? Hmm. To znaczy jest tutaj związek, kochana. Jest związek, jest wyleczenie starych spraw, rozrośnie, rozrośnięcie się waszych, nie wiem czy spotkań, czy komunikacji. Jest związek, jest stabilność, jest wspólny dom, mieszkanie, być może stabilność po prostu, bo dom to nie musi być, że mieszkacie razem od razu, tylko jest karta stabilności związku, tak? Karta wyleczenia związku, uleczenia związku, uleczenia problemów związkowych ale będzie to bardzo ciężkie i zmu, żmudne po polsku, tak? czyli ratowanie tego związku jest w kartach, tego pragniesz zresztą, ale to, od razu Ci mówię, będzie Cię obciążać, ponieważ jest to długa, mozolna, żmudna, powolna, ciężka praca nad tym związkiem, nad tą relacją, by go w ogóle uratować. Tak to widzę, ponieważ moim zdaniem ten kochany sami tutaj zagrywa sobie albo na, dwa, na dwie strony, tak? Na dwie kobiety, na dwie strony, albo jest tej trójkąt, albo po prostu sami ma, nie wiem, żonę, ex żonę inne, inną kobietę, ponieważ tu jest zagrywanie troszeczkę, tak? Zagrywanie troszeczkę samiego. Więc no, są skomplikowane u Was sytuacje, które będą Ciebie obciążać, jak będziesz nawet ratować ten związek, to jest to, powtarzam, żmudna i to bardzo ciężka tutaj droga. Tak? Bardzo ciężka i długa. Ale ratowanie związku widzę. Czyli warto spróbować, ale przygotuj się, zakasaj rękawy i przygotuj się na charówę bo y, ratowanie związku i utrzymanie tego związku to jest ciężka praca tak naprawdę, tak? I czy masz na to siły, czy chcesz tego, żeby się wykończyć, żeby się nie wykończyła, tak? Tym ratowaniem. Po prostu musisz wiedzieć, czy masz na to siłę, czy chcesz tak inwestować swoje siły, swoje zdrowie, swoją energię. Moim zdaniem to facet powinien ratować związek, y, ponieważ no powinien mieć bardziej in inicjatywę i emocjonalne, znaczy jak to się mówi inwestować. Inwestować to nie oznacza materializm, nie oznacza inwestować, żebyście się nie pomyliły finansowo. Oczywiście to też, ale to nie, nie, nie, nie mam tego na myśli. Inwestować emocjonalnie, inwestować swoje siły w ratowanie, w budowanie, w utrzymanie dobrego związku, funkcjonowanie dobrego związku. Inwestować swoje emocje, swoje siły, swoją... Y, swoją całą, jak to się mówi, intencję, tak? I nie mówimy tu o inwestycjach y, finansowych, nie, żeby nie pomilić jednego z drugim. Absolutnie nie o tym mówię. Facet powinien mieć inicjatywę, inwestować swoją energię w ratowanie związku, a nie żebyś Ty się wykończyła, tak? Także za, zastanów się najpierw, czy masz w ogóle tą energię i tą siłę, by ratować, bo ja widzę ciężką pracę żmudną ok, następny znaczek proszę mała, tarot czy warto wznowić relację Joanny i Kamila? dobrze, czy warto wznowić dobre pytania macie dzisiaj dziewczyny aż mnie zaskakujecie dobre, dobre pytania macie kobiety <gryw> czy warto wznowić inne pytania dzisiaj, patrzcie Cały czas inne te pytania na tym czacie. Czy warto wznowić re, relację, relację Joanny? Joanny i Kamila. I Kamila, ok. Mała Tarot, czy warto wznowić relację Joanny i Kamila? No tak, tak, Mario. Dobrze. Czy warto wznowić relację Joanny i Kamila? Dobrze, zobaczmy. Mała tarot, ok. Czy warto wznowić relację Joanny i Kamila? Powiedzcie, kochane karty, czy warto wznowić relację Joanny i Kamila? Powiedzcie, kochane karty, czy warto wznowić relację Joanny i Kamila? Powiedzcie, kochane karty, powiedzcie, kochane karty. A tutaj cierpienie jest, widzę. Rozstaliście się, nie wiem, jest blokada, jest kryzys, jest brak kontaktu, brak spotkań. Odejście. Czy warto wznowić? Tak, warto wznowić. Mamy świat. Czyli świat na dnie mówi, że tak. Że tak, tutaj będzie jakiś ruch o wznowienie. Będzie coś. Tak. Ja mówię, że tak, bo jest za bardzo cierpienie. Cierpisz. Więc spróbuj jeszcze raz. Ale ostatni raz. Daj sobie jeszcze jedną szansę. Tak. Ale jedną. Nie, nie szansę dawać w nieskończoność. To nie ma sensu. Jest strata czasu. Strata życia. Żadna minuta nie wróci z powrotem. Żadna godzina nie wróci z powrotem. Żaden tydzień, żaden miesiąc stracony nie wróci z powrotem. To jest czas naszego życia. Czas naszego y y kalendarza. I to nie chodzi o to tylko kartka wyrwana z kalendarza. Nine. Chodzi o to, że to, są, to, to jest nasze, nasze życie, nasz czas, którego nie możemy wrócić. To jest właśnie ten błąd, że nie możemy tego czasu wrócić. Warto wznowić, ale warto tylko na jedną szansę, kochana. Następne. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę kupować znaczki, kochani. I zadawajcie pytania. Dzisiaj są bardzo fajne pytania, ciekawe, inne. Więc, yy, kochani, zadawajcie. Poczekajmy. No dobrze. Poczekajmy, Bibiaczku, jeszcze minutkę. Poczekajmy jeszcze, kochani. Mam nadzieję, że macie piękny, adwentowy czas. Bardzo dużo ludzi na mieście u nas. Yy, no szaleją, szaleją ludzie. Cały stres, słuchajcie, przedświąteczny. Kupują naprawdę, jakby jutro miało się, nie wiem, wszystko zawalić, czy jak. Yy, bardzo dużo ludzi. Du Dużo nowych towarów, światełek. Nie wiem jak w Polsce jest kochani. W Polsce śniegu pełno. Widziałam widziałam zdjęcia z Polski od znajomych, od rodziny. Mnóstwo śniegu zasypało. U nas nie ma śniegu tutaj gdzie ja mieszkam, ale jest bardzo, bardzo zimno. Dobrze, no to mamy jeszcze jakiś znaczek, kochani. Proszę sformułować pytanie i zobaczymy, co nam pokażą karty. U nas jest minus 5 dzisiaj, a w nocy będzie chyba minus 7, bo mówili, że dzisiaj będzie zimna, mroźna noc. Nie wiem, jak w Polsce. Minus 7 chyba też widziałam. Oha, mamy już, dobrze. Duża Lenormand, przyszłość relacji Joanny i Kamila. Dobrze. Przyszłość, ok. Przyszłość relacji, dobre pytanie. Joanny i Kamila. No tak, bo tak, Kamil i Joanna, macie kryzys, chcecie wznowić relację. Masz mu dać jeszcze jedną, jedyną szansę. Czyli jeszcze raz spróbować. Tak, tak, ja to widziałam. I teraz jeśli spróbujesz, jeśli dasz mu szansę, to jaka będzie przyszłość? Dobra, jaka będzie przyszłość tej relacji? Zobaczmy, kochana.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 Pokażcie kochane karty przyszłość relacji Anny i Kamila. Pokażcie kochane karty. No odrodzi się tutaj miłość, ale fałszywa miłość, kochana. Wow, przykro mi, przykro mi to powiedzieć, ale widzę co widzę. Już ci zaraz wytłumaczę, kochana. Fałszywa miłość. Słuchaj. Ty myślisz, że to jest Twoja Bratnia Dusza, że to jest Tobie partner przeznaczony, jedyny, nie wiem, najważniejszy, istotny związek z przeznaczenia. Ty myślisz, że to jest ten wybranek jakiś. Uważaj, nie zaślepiaj się żadnymi teoriami Bratnia Dusza, bliźniaczy Promień. Nie zaślepiaj się tym, nie zaślepiaj się tym, ponieważ i takie związki są bardzo ciężkie nieraz i trzeba je po prostu skończyć. Tutaj kochany Kamil leci na dwa fronty, tak? Na dwa fronty leci, nie wie, y, którą babkę wybrać, którą drogę wybrać, który, nie wiem, którą opcję, którą tutaj alternatywę wybrać. Stoi na rozdrożu i się namyśla, patrzy, czy pójść w lewo, czy w prawo, czy w te, czy w te, czy dzisiaj tam, czy y, jutro gdzie indziej. Także widzę, że tutaj ma dwie, jakieś Kamil opcje. Owszem, kontakt będzie, ponieważ Ty chcesz jeszcze jednej szansy, tak? Kontakt będzie i będzie pozytywność, tutaj wróci jakieś pozytywne, wrócą pozytywne kontakty. Być może się spotkacie, być może będziecie pisać. Odrodzi się tutaj coś między Wami, ponieważ to, co umarło teraz, tak, jest kryzys. Tutaj to, co umarło między Wami, to, co jest właśnie w kryzysie teraz, to odrodzi się, ale jest to miłość fałszywa kochana. On nie pokazuje ci wszystkiego, nie mówi ci wszystkiego, nie jest on szczery, prawdomówny, do końca nie jest on uczciwy, działa na dwa fronty lub ma dwie, tutaj trzy twarze lub dwie, trzy możliwości. Jest to fałszywa miłość, tak? czyli karta fałszu, zagrywania, udawania leży przy miłości. No i tutaj szczęście z nim, kochana Joanną, jest tylko krótkotrwałe, tak? Na zasadzie pojawiam się i znikam lub yy, pojawia się to szczęście z nim i więdnie, ponieważ jest mizerne, jest nietrwałe, jest wiotkie. I tutaj on, owszem, szuka tego szczęścia, ale to szczęście jest fałszywe. On jest egoistyczny. On też zdradza lub oszukuje, lub kłamie, lub nie jest do końca uczciwy. Chce wykorzystać, chce robić tak, jak jemu pasuje. Karta Lisa przy nim. Tutaj mamy jego, czyli tą osobę ukochaną Kamila, za którym tęsknisz. I tutaj mamy od razu kartę Lisa, czyli y, krótkotrwałe szczęście, fałszywe szczęście. Jego po prostu jakieś takie zagrywania, ponieważ mamy tutaj maski i lisa, tak? Czyli owszem, on się odezwie, tak? Yy, czyli Ty będziesz myślała, że tutaj jest jakaś nowa szansa, nowy kontakt, nowe spotkania, ale to będzie wszystko jakieś nieuczciwe z jego strony. To on, on nie pokazuje do końca z, y, Tobie swojej naprawdę autentycznej, prawdziwej twarzy. On coś tutaj gra przed Tobą, tak? Udaje, zagrywa. On w ogóle jest taki niby sprytny, tak? Jak tej list, tak? Sprytny, on myśli, że Ciebie gdzieś tam zmanipuluje, czy przegabaci, ponieważ Ty tak bardzo wierzysz w ten związek, czy chcesz tej relacji, czy chcesz tej szansy. Natomiast on tutaj wychodzi mi na egoistę, na bardzo sprytnego takiego troszeczkę zagrywacza wręcz, tak? Także uważaj, nawet jak przyjdzie kontakt, przyjdą spotkania, przyjdzie następna szansa. Czego pragniesz? To uważaj, kochana, uważaj. Musisz postawić ultimatum, musisz postawić po prostu warunki i nie dać się zmanipulować, nie dać się nabierać w butelkę, kochana. I nie dać się przede wszystkim wykorzystać. Taka, taka, taka rada i porada tutaj Kartle Normanda. Przyszłość relacji nie jest do końca uczciwa, nie jest do końca szczera, taka jaką ty byś chciała. Tak, tylko jest udawanie z jego strony, zagrywanie, udawanie. Szczęście tylko na krótko, na zasadzie jest szczęście dzisiaj, czego nie ma. Także uważaj, uważaj, ko kochana, uważaj. Nie do końca on z tobą zagrywa szczerze. Ja to widzę. Lub jest, lub zdradzać się, zdradza inną kobietę i zdradzać ciebie równocześnie, czyli może jest w trójkąt i są zdrady są kłamstwa, są nieszczerości są po prostu nieuczciwości, to wszystko też karta zdrady, lis, tak? Lis i, i z tobą również nie zagrywa szczerze być może coś ci naobiecywał czy tam coś powiedział, czego nie może dotrzymać, ponieważ jest w innym związku Dobrze? Zapraszam, mamy jeszcze jakieś znaczki? Nie ma więcej pytań, okej, okay. czyli, bibiaczku, nie ma już więcej znaczków. Dobrze, jeśli nie ma kochani moi, to yy, życzę Wam pięknego Adwentu. Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na filmik, yy, co wydarzy się wkrótce. I jutro zapraszam Was na lustro. Jutro jest sobota na lustro. W niedzielę oczywiście zapraszam Was na wróżbę z okazji czwartej niedzieli adwentowej. Yy, ja obiecuję Wam, że jeszcze do końca tego roku zrobię... Yy, Taką wróżbę, co wydarzy się w następnym roku dla Was. Dla wszystkich znaków zodiaku, również horoskop na styczeń będę robiła. Wszystko to ponagrywam. Codziennie będą filmiki na moim kanale, więc zapraszam Was bardzo aktywni. Bądźcie na moim kanale, cieszę się, że jesteście, że Was poznałam. Życzę Wam, żeby wszystkie dobre rzeczy się spełniały. No i kochani moi pięknego czasu adwentowego, pięknych, spokojnych chwil przedświątecznych, bez stresu, bez lataniny, bez kłótni, bez frustracji. No i widzimy się kochani jeszcze w następny, być może w następnym tygodniu zobaczymy, ale nie sądzę, zobaczymy jeszcze umówię się z Bibiaczkiem, czy będzie w następny piątek jeszcze lajfik, nie wiem nie wiem jeszcze, ale na pewno zapraszam Was na mój kanał do usłyszenia moi kochani dziękuję Bibiaczku za pomoc no i do usłyszenia już wkrótce